Cześć, mam na imię Sara i wyobrażam sobie, że jesteś zainteresowany znalezieniem leczenia pasożytów. Więc zanim kupisz ten produkt, trzymaj się do końca wideo, gdzie powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Retoksin. Mam też kilka bardzo ważnych ostrzeżeń, więc zwróć baczną uwagę na to, co mam Ci do powiedzenia, abyś nie zmarnował swoich pieniędzy i nie naraził swojego zdrowia na ryzyko. Więc czym jest Retoksin? Retoksin jest środkiem stworzonym dla tych, którzy zawiedli w swoich próbach wyeliminowania pasożytów z organizmu to całkowicie normalne, że w pewnym momencie swojego życia cierpisz na choroby pasożytnicze, więc wiedz, że to nie twoja wina. Nawet jeśli podejmiesz wszystkie niezbędne środki ostrożności, opieka nad nimi nadal może być bardzo trudna. Dlatego, jeśli jeszcze nie osiągnąłeś pożądanych rezultatów i chcesz to zrobić jak najszybciej, bez operacji i drogich zabiegów, powinieneś rozważyć zastosowanie środka zaradczego. W tym przypadku Retoksin jest najlepszym rozwiązaniem. Retoxin składa się z klinicznie sprawdzonych składników, które są niezbędne do wyeliminowania pasożytów jelitowych i robaków z Twojego organizmu. Biorąc retoxin, Twoja jakość życia wzrośnie dramatycznie. W końcu będziesz mógł wykonywać swoje codzienne czynności bez obawy, że zachorujesz lub zachoruje Twoja rodzina i będziesz czuł się znacznie bardziej komfortowo w swoim codziennym życiu. Retoxin otrzymał dobre recenzje od lekarzy na całym świecie, co po raz kolejny potwierdza jego wysoką jakość i skuteczność. Lek jest naturalny i dobrej jakości i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Klienci są zadowoleni z retoksin, a wielu z nich używa go przez długi czas. Jeśli chodzi o stosowanie leku retoksin, należy zauważyć, że dobry i trwały efekt wymaga regularnego i prawidłowego stosowania. Firma zaleca, aby użytkownicy przyjmowali lek codziennie. Ale uważaj! Jeśli zamierzasz kupić retoksin, ważnym zastrzeżeniem, które należy wiedzieć, jest to, że powinieneś uważać, gdzie go kupujesz, ponieważ retoksin jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. Ten produkt nie jest sprzedawany na Amazon lub w aptekach. Więc, aby Ci pomóc, zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej poniżej, w opisie tego filmu, więc możesz być pewien, że kupujesz oryginalny produkt. Wystarczy kliknąć na link i zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę producenta i będziesz mógł złożyć zamówienie. Po wypełnieniu formularza czekaj na telefon od agenta, który potwierdzi Twoje zamówienie.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 Aby utrzymać jakość produktu, każdego roku produkowanych jest tylko 1500 sztuk. Oznacza to, że popyt może szybko przewyższyć podaż. Dlatego trzeba będzie działać szybko, aby kupić go zanim skończą się zapasy. To jest to. Chciałem nagrać ten film, po pierwsze, aby powiedzieć ci, abyś uważał na stronę internetową, na której zamierzasz kupić Retoxim, a także, jeśli kupisz ten produkt, wykonaj dokładne leczenie i potraktuj je poważnie. Pamiętaj, że problemy z pasożytami mogą spowodować poważne komplikacje dla całego organizmu w przypadku braku odpowiedniego leczenia. Aby uniknąć nieodwracalnych konsekwencji w przyszłości, rozpocznij leczenie tak szybko, jak to możliwe. Naprawdę mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł i mam również nadzieję, że Retoxin naprawdę bardzo Ci pomoże w poprawie Twojego zdrowia. Bardzo dziękuję za uwagę.